Przed nami czwarta kolejka ligowa. Zapraszam na klasyk ligi. Mecz drużyn od lat nadających ton rozgrywkom ligowym hokeje na trawie w Polsce. Grunwald Poznań. Podejmuje Pomorzanin Torun. Grunwald w swym poprzednim spotkaniu odesłał do narożnika, aspirującą do podium Tele Gniezno. Natomiast Pomorek zremisował z broniącym tytułu mistrzowskiego zespołem AZS -u AWF u Poznań. Zwycięstwo w tym spotkaniu to priorytet zespołu. Mecz odbędzie się w konsawie 22 stycznia o godzinie 16.00, hala ulica Sportowa 22. Zapraszam, Mariusz Stypczyński.